Ile musisz przepracować, aby móc pójść na zwolnienie lekarskie, a nie tylko móc pójść na zwolnienie lekarskie, ale jednocześnie otrzymać zasiłek chorobowy Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, tradycyjnie zaczynam od zapytania internautki Witam, opiszę moją sytuację, jestem zatrudniona na okresie próbnym, umowa o pracę na okres próbny na jeden miesiąc. Umowę mam od 18 września i jestem na L4 od 1 do 14 października, czyli jak z rachunków wynika 12-13 dni pracy zaledwie. Natomiast wracam z tego zwolnienia i okazało się, że kadrowa powiedziała, że moje L4 jest niepłatne. No i zasadnicze pytanie, co to dla mnie oznacza, czy wypłatę dostaną tylko za okres od 18 do 30 września, a potem już nic, żadnych pieniędzy za okres L4. Dodam, że wcześniej byłam zarejestrowana w Urzędzie Pracy, nie mam żadnego wcześniejszego stażu pracy, poszłam do Urzędu Pracy zaraz po w szkole średniej, pilnie czekam na odpowiedź, ponieważ mam rozmowę z tą kadrową i muszę zasięgnąć jakiejś wiedzy, muszę mieć jakąś argumentację, aby z nią podyskutować Wyjaśniając ten cały problem musimy oczywiście sięgnąć do artykułu 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o takiej długiej nazwie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest tam taki punkt pierwszy w którym czytamy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego i zaraz jest ustęp pierwszy po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu czyli powtarzam jeszcze raz po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego i chodzi tutaj tak przetłumaczone na polski, że musi być 30 dni nieprzerwanej pracy może nie tyle 30 dni nieprzerwanej pracy w sensie dniówek tylko jak zaczął 1, 1 powiedzmy marca to powinien nie chorować do marca 30 I w punkcie trzecim tejże tego artykułu czwartego. Wymienione są szczególne sytuacje, kiedy zasiłek chorobowy przysługuje Ci od pierwszego dnia. No, Przykro mi stwierdzić, że ten przypadek tutaj nie pasuje. Głównie chodzi tutaj o sprawy wypadkowe, ponad dziesięcioletni staż pracy, jeżeli tam jesteś posłem, senatorem, no życzę Ci tego, ale mało realne. I oczywiście jeżeli podjąłeś pracę zaraz po ukończeniu uczelni wyższej, tutaj było technikum Także ten przypadek również nie podchodzi pod tą sytuację No, przykro mi stwierdzić, kadry tej firmy mają rację i raczej tutaj, jeżeli nie ma jakiejś innej sytuacji zasiłek chorobowy nie będzie wypłacony Natomiast jeżeli Ty miałaś jakąś podobną sytuację, jakieś swoje doświadczenia Szczególnie mi tutaj chodzi o zwolnieniu lekarskim tuż po rozpoczęciu pracy, czyli ledwo zaczęłaś pracować, zwolnienie z jakichś tam powodów się zaczęło nie z powodu wypadku, czy nie z powodu tam jakiegoś innego wypadkowego, natomiast po prostu z powodu zwykłej choroby serdecznie oczywiście cię zapraszam do komentarza pod tym filmikiem każde twoje doświadczenie przekazane tutaj innym będzie bardzo cenne natomiast jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu www.zwolnienielekarskie.pl i warto abyś tam wpadła czy wpadł aby zapoznać się z najróżniejszymi sytuacjami dotyczącymi czasowej zdolności do pracy czasowej sumie niezdolności do pracy oczywiście ze względów zdrowotnych także jeszcze raz się zapraszam do komentarzy, zapraszam się na bloga Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu.